Tej dziewczynie, która czyta list wyblakły, tej kobiecie, która milczy cały dzień, tej co stawia będąc bezseną złe pasjanse i ozdabia nadziejami ciemną sień. Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem. Księżeka nie kojarzy z rzeką jest. Są na świecie dobre okna w dobrym mieście I ta wiara, że w człowieku człowiek jest Nie jesteś sama, nie nie jesteś sama Nie, uwierz w siebie, uwierz w ludzi, uwierz w nas Nie jesteś sama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 nie kojarzy z pożegnaniem niech pogoda obromili każdą myśl i niech przyśni się ktoś miły i kochany to nadaje mleczną drogą taki list nie, nie jesteś sama nie nie jesteś sama nie, uwierz w siebie Uwierz w ludzi, uwierz w nas. Nie, nie jesteś sama, nie Nie jesteś sama, nie. Są dziś okna, które płoną cały czas. Są dziś okna, które płoną cały czas. Są dziś, dziś ok okna, które płoną cały czas.